The one who knocks. Życie mnie dobija w kurwę. Rzuciłbym się na tą linkę Ale z moim szczęściem to i ją kurwa urwę Ukochałem tatą rurę Wymarzyłem piękne życie Ale cały czas pod górę Niestety jej już nie czule Też głupich kurew Nie chcę głupich kurew Zabieraj swą sukę Ona skakać nam nie chce Gówno nagraje mnie yeah. a soldier, yeah. Yeah. Robię force, robię comeback Tobie mogę zrobić dobrze Wiesz już dobrze, robię ciągle Siedzisz na mnie, z ciążenia. Yeah. Ej, znowu krwawie, krew ze mnie kapie Trud na głowie, bo się kryje przed zjebanym światem